Hej, słuchajcie, zapraszam na film. Wystąpienia! Ja. Sporty ekstremalne Gufiego. Umiejętności, odwaga, fatalna ocena sytuacji. Oto cechy zawodnika sportów ekstremalnych. A najlepszym sprawdzianem tych cech jest niezwykła dyscyplina. Karmienie rekinów. Ten drapieżnik oceanu używa rzędów ostrych zębów, którymi je ekstra ostrych zębów. Bardziej ostrych zębów, ostrzejszych zębów, zębów, które są mocne, zębów, które wyglądają na tępy, lecz są ostre. Miętówki są na deser, później. Pora na obiad! Chodź i weź go! Zanęcony wezwaniem sportowca, wielki rekin zbliża się. Zwróćcie uwagę na wdzięczne ruchy, jakie ten gigant wykonuje, osiągając stan zwany szałem jedzenia. Silny zawodnik musi szybko dostarczyć rekinowi wartościowy posiłek. Nie zapomnij o brokułach. Otwórz szeroko. Czasem rekiny potrafią być wybredne. Jedzie mała ciuchcia. Szybko otwórz tunel. Yo! Au! Au! Yo! I to najwyraźniej kończy dzisiejszy odcinek sportów ekstremalnych Kufiego.